Jak wygląda terapia uzależnienia od alkoholu? I oczywiście oparte jest to na zapytaniu mojego widza. Yy, witam panie Dariuszu, zostało mi zabrane prawo jazdy za jazdę pod wpływem. Gdy minął okres karencji, starostwo wysłało mnie na badania do WOMPu, których oczywiście nie przeszedłem ze względu na moje kontakty z alkoholem. Lekarz skierował mnie do poradni, gdzie zdiagnozowano u mnie uzależnienie od alkoholu i teraz, żeby pozytywnie przejść badania będę musiał zanieść do WOMP-u zaświadczenie o odbyciu terapii oraz udokumentować roczny okres mojej abstynencji. Jak wygląda to udokumentowanie? Czy będę musiał chodzić codziennie i dmuchać walkomat? Na czym dokładnie polega ta terapia? Proszę o odpowiedź. I Powiem szczerze, że jako lekarz medycyny transportu. Dokładnie nie wiem, jak to wygląda w praktyce. Mnie interesuje efekt końcowy, żebyś przyniósł mi zaświadczenie o odbyciu tej terapii. Natomiast, no, jak to wygląda, po prostu żebyś się dowiedział, to po prostu pójdź do jakiegoś ośrodka terapeutycznego. Yy, najlepiej do tego, yy, z którego będziesz to zaświadczenie o odbyciu terapii odbierał. No i wierz mi, że nie polega to na pewno na jakimś codziennym tam łażeniu i badaniu trzeźwości, a bardziej na jakimś wpływie na twoje emocje, na twoją psychikę, na rozbudzeniu i kontynuowaniu twojej wewnętrznej motywacji do efektywnego leczenia. No i, i potem przy jakimś wspólnym wysiłku twoim i terapeuty zbudujesz pozytywną wizję własnej osoby, i oczywiście przy okazji swojego życia i w ten sposób zwiększysz szanse na uwolnienie się od nałogu. Także łatwiej jest mi Ciebie pouczać tutaj przed ekranem monitora, yy, trochę coś tam powiedzieć, niż pokazać Ci, jak masz to konkretnie zrobić. Na moim własnym przykładzie walki ze zbędnymi kilogramami, yy, czyli też jakimś innym nałogiem, jest to naprawdę bardzo ciężko, motywacje, że tak powiem wietrzeją bardzo szybko, coś jak z rezolucjami noworocznymi. Natomiast, miałem w swojej rodzinie, w swojej bliskiej rodzinie dwie osoby uzależnione od alkoholu i nikt na nie nie miał żadnego wpływu. Ani ja, ani współmałżonki tych dżentelmenów, tych prawda? No i tak jak żyli, tak zmarli, czyli w stanie nietrzeźwym. Także, tym trochę pesymistycznym akcentem kończę, ale mimo wszystko wierzę w Ciebie, natomiast jeżeli chcesz więcej takich materiałów, troszeczkę być może inspirujących, zasubskrybuj tutaj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy lub obejrzyj przykładowy filmik z tej serii, klikając w ten kwadracik po mojej stronie lewej. Do zobaczenia w kolejnym filmiku, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia